Sprawy, o których mówiłem w poprzednim odcinku, teraz przedstawię nieco konkretniej. Powiedzmy, że jest rok… Dla uproszczenia, powiedzmy, że jest rok 1996. 1996. Bieżąca stopa procentowa… Podam ją w zaokrągleniu. Nie musi być dokładnie, bo chodzi o ogólną zasadę. Powiedzmy, że bieżąca stopa procentowa w Stanach Zjednoczonych wynosi 8%. 8% w Stanach Zjednoczonych. I powiedzmy, że w Tajlandii… W Tajlandii… powiedzmy… w Tajlandii… stopa procentowa niech wynosi… zróbmy 12%. W poprzednim odcinku mówiliśmy, że jest rozbieżność stóp procentowych, że kurs waluty jest ustalany przez bank centralny Tajlandii, że bank sprawuje nad nim kontrolę. Taka sytuacja może skusić jakąś tajską instytucję finansową. Powiedzmy, że mamy rok 1996, jesteście tajską instytucją finansową, pożyczacie milion dolarów. Pożyczacie milion dolarów. Tu właśnie robi się trochę konkretniej. A w 1996 roku kurs wymiany wynosi 25 bachtów za dolara. Zatem wymieniacie swoje pieniądze. Pożyczacie milion dolarów, powiedzmy, że za 8%. I wymieniacie je na 25 milionów bahtów. To się zmienia w 25 milionów bachtów. A później pożyczacie komuś te pieniądze na 12%. Pożyczacie je na 12%. I powiedzmy, dla uproszczenia, że jest to pożyczka z tak zwaną ratą balonową, czyli płacimy tylko odsetki, a kapitał trzeba będzie spłacić za dwa lata. Nazwiemy to więc dwuletnią pożyczką. Tu jest dwuletnia pożyczka. Zastanówmy się, jak można zarobić, póki waluta pozostaje stabilna i jak sparzycie się na tej pożyczce, gdy z walutą coś się stanie. Zwłaszcza jeśli Bacht ulegnie deprecjacji względem dolara amerykańskiego. Dopóki te dwie waluty są stabilne, co roku będziecie zarabiać 12% od 25 milionów Bachtów, które komuś pożyczyliście. A ile to jest? 12% z 25 milionów to 4 miliony rocznie. Wyświetlę kalkulator, żeby sprawdzić. Mnożę 25 przez.. To będzie w milionach. 25 razy 12%. Procent. Przepraszam, 3 miliony. Źle policzyłem w pamięci. To daje 3 miliony bachtów rocznie. Tyle zarobicie na oprocentowaniu. To będzie 3 miliony. Dostaniecie 3 miliony bachtów od osoby, która pożyczyła te pieniądze. 3 miliony bachtów. A żeby spłacić odsetki od zaciągniętej przez Was pożyczki w dolarach, możecie wymienić tę walutę. Na dolara przypada 25 bachtów. Przeliczmy tę kwotę na dolary. 3 miliony bachtów dzielone przez 25 da nam… w milionach… Tu mamy 120 tysięcy dolarów. Wymieniacie te pieniądze na 120 tysięcy dolarów. Mamy tu 120 tysięcy. A ile trzeba zapłacić odsetek? Trzeba zapłacić 8% od miliona, czyli 80 tysięcy dolarów. Odejmujecie 80 tysięcy odsetek. Minus 80 tysięcy odsetek. I zostaje wam 40 tysięcy dolarów rocznie. 40 tysięcy dolarów zysku rocznie. 40 na rok. A to tylko od miliona dolarów. Wyobraźcie sobie, co by było z miliardem, z dowolną kwotą. Macie tu coś, co wydaje się zyskiem prawie bez ryzyka. A mówię prawie, bo wszystko się uda, o ile ten kurs pozostanie stały. Teraz zobaczmy, jak bardzo się sparzycie, gdy nastąpi deprecjacja Bachta. Po pierwsze, trudniej wam będzie uzyskać te odsetki. Nagle Bacht się depresjonuje i macie... Powiedzmy, że macie... Wybiorę jakąś wartość. Znajdujecie się w sytuacji, gdy kurs wynosi 45 bachtów za dolara. Zapiszę. Jest deprecjacja. Deprecjacja. I teraz za jednego dolara płaci się 45 bachtów. Tutaj było 25 bachtów za dolara. Powiedzmy, że to dzieje się w 1997 roku. O tym roku mówimy. Jak sprawy toczą się dalej? Macie teraz 3 miliony bachtów w odsetkach, bo pamiętajcie, pożyczyliście to ludziom w bachtach. Wasze 3 miliony bachtów Zapiszę. Ile to będzie dolarów? Wyświetlę kalkulator. Będziecie teraz mieć 3 miliony przy 45 bachtach za dolara. Podzielmy to przez 45. Uzyskacie. To będzie jakieś 67 tysięcy dolarów. To wszystko będzie równoważne przy nowym kursie 67 tysiącom dolarów. Ale odsetki, które jesteście winni z tytułu pożyczki w dolarach, wynoszą 80 tysięcy. 80 tysięcy dolarów w odsetkach. Macie więc deficyt w kwocie 13 tysięcy dolarów, który musicie pokryć z własnej kieszeni. Wasz pomysł obrócił się przeciwko Wam, ale to jeszcze nie jest katastrofa. Może uda się Wam wziąć skądś pieniądze, żeby to spłacić. Naprawdę koszmarnie będzie wtedy, gdy będziecie musieli spłacić kapitał. Pożyczka została udzielona na dwa lata. W 1998 roku będziecie musieli spłacić milion dolarów. Gdyby wszystko się układało, gdyby kurs pozostał stały, to ludzie, którym pożyczyliście te pieniądze, daliby wam 25 milionów bachtów. Wy moglibyście je wymienić na milion dolarów i spłacilibyście pożyczkę. Ale teraz przy deprecjacji w 1998 roku ludzie, którym pożyczyliście pieniądze, przy założeniu, że zrobiliście to odpowiedzialnie, a już to jest wątpliwe, bo cały kraj wkraczał w coś w rodzaju bańki, ale uzyskacie 25 milionów bachtów. Ale nie będziecie już mogli wymienić ich na milion dolarów. Trzeba podzielić tę liczbę przez 45. Dzielicie 25 przez 45. Wymienicie tę kwotę na jakieś 556 tysięcy dolarów. 556 tysięcy dolarów. A to źle, bo jesteście winni milion. Zabraknie wam prawie 450 tysięcy. Bardzo dotkliwie oberwiecie na przedsięwzięciu, które zaczęliście dla 40 tysięcy dolarów rocznie. Ponieważ bacht się zdeprecjonował. Jak się domyślacie, gdy ludzie zorientowali się, że tak będzie, przestraszyli się i zaczęli wycofywać się z bachtów. Przestali inwestować tyle w Tajlandii. Zaczęło do nich docierać, że część tych inwestycji z wcześniejszych lat prowadzi do bańki spekulacyjnej. Stało się jasne, że może tu trwać kryzys bankowy, bo w ten proceder zaangażowały się banki, a nawet instytucje parabankowe. To mogło pogrążyć cały tajski system finansowy. I wystąpił efekt samospełniającej się przepowiedni. Bo teraz inwestorzy jeszcze bardziej bali się inwestowania w Tajlandii. Jeszcze więcej ludzi chciało się wycofać. A to coraz bardziej uszczuplało rezerwy banku centralnego. W dodatku nawet obywatele Tajlandii zaczęli się obawiać sektora bankowego. Szli więc do banków i żądali zwrotu swoich depozytów. Wiemy, jak działa system rezerw częściowych. Zacząłby się ran na banki, a one nie miałyby nawet rezerw, żeby zwrócić depozyty. Zatem nawet jeszcze przed ciosem stąd wystarczyłoby, że ludzie zaczną się spodziewać problemu, a już cały system mógłby się pogrążyć.